Dziś pokażę Wam kilka śmiesznych sytuacji ode mnie z planu, moich przejęzyczeń, potknięć i wpadek, tak zwanych brudów. Dziś pokażę Wam kilka zabawnych sytuacji z mojego planu, tak nie tak zwanych. Kilka zabawnych sytuacji ode mnie z planu, zabawnych momentów, przejęzyczeń, potknięć... Wśród takiego wyboru a... wśród takiego? Wśród takiego wyboru a... Czasy świetności przeżył wiel wielki wiatr. Oprócz tego, <głos> również kwiatowe kwiaty. Ta suknia ze wszystkich suchy... suchym. O, mam gotowa? Nie jestem, nie jestem gotowa, ani trochę nie jestem gotowa na te pytania. Kto jest najprzystojniejszym polskim politykiem? <głos> nie <głos> mówię <mógłbym kłapać. głos> Może jeden tu i jeden... A! oni No, w jeszcze, w raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Pokażę Wam parę sposobów na to, aby stworzyć rajskie wesele w każde, yy, o każdej porze Zapewne niewiele osób po... Kolor, ktur, kolor który najbardziej. Pomysłów na klimatyczne śluby są tysiąc. nie bym się przejechała. Chodź. Ale chodź! Chodź!